Wysoka Rada, otwieram czterdziestą sesję Rady Miejskiej w bieżącej kadencji. Na podstawie listy obecności stwierdzam, że na 15 radnych w obradach dzisiejszej sesji uczestniczy 14 radnych, więc obrady są prawomocne. Bardzo serdecznie witam panie i panów radnych. Witam pana Krzysztofa Szpyta, burmistrza miasta. Witam panią Dorotę Zwierzyńską, sekretarza.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 Podpunkt czwarty dyskusja nad zgłaszanymi wnioskami. Podpunkt piąty głosowanie nad projektem uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej. Podpunkt szósty głosowanie nad projektem uchwały budżetowej. W punkcie szóstym podjęcie uchwał. W punkcie siódmym sprawozdanie burmistrza y, o pracy między sesjami. W punkcie ósmym zgłaszanie interpelacji i wniosków w punkcie dziewiątym informacja przewodniczącego o działaniach podejmowanych do obecnej sesji, w punkcie dziesiątym sprawy różne i w punkcie jedenastym zakończenie obrad. Czy do przedstawionego porządku obrad ktoś z państwa ma jakieś zastrzeżenia lub będzie zgłaszał wniosek? Nie widzę, przystępujemy do głosowania. Kto jest za przyjęciem porządku obrad? Proszę o podniesienie ręki, przycisk, naciśnięcie przycisku. Czy ktoś jest przeciw, ktoś się wstrzymał? Stwierdzam, że w głosowaniu udział brało 14 radnych. Wszyscy głosowali za przyjęciem porządku obrad. W punkcie czwartym przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. W biurze Rady wyłożony był protokół z poprzedniej sesji z dnia 30 grudnia 2021 roku do Biura Obsługi Rady. Nikt z Państwa nie wniósł żadnych zastrzeżeń, czy w chwili obecnej do tego protokołu ktoś z Państwa ma jakieś zastrzeżenia? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za przyjęciem protokołu z poprzedniej sesji? Czy ktoś jest przeciw? Ktoś się wstrzymał? Stwierdzam, że 14 radnych głosowało za przyjęciem protokołu z poprzedniej sesji. Przystępujemy do punktu 5. Uchwalenie budżetu miasta Lubaczowa na 2022 rok. Przypominam, że w miesiącu listopadzie 2021 roku wszyscy państwo radni otrzymali projekt budżetu miasta na 2022 rok, a następnie w grudniu poprzedniego roku oraz w styczniu wpłynęły autopoprawki do budżetu, jak i do wieloletniej prognozy finansowej. Wszystkie komisje stałe na wspólnym posiedzeniu analizowały projekt budżetu oraz wieloletnie prognozę finansową. Swoje opinie przekazały do komisji budżetowo-gospodarczej, która dzisiaj przedstawi zbiorczą opinię w sprawie y, projektu budżetu miasta na 2022 rok. W chwili obecnej poproszę panią skarbnik Grażynę Pikor o przedstawienie projektu budżetu miasta Lubaczowa na 2022 rok. Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Na dzisiejszej sesji y, Rada Miejska w, Lubaczowa, y, w Lubaczowie podejmie uchwały w sprawie budżetu miasta Lubaczowa na 2022 rok. Przy opracowaniu projektu budżetu, względniono informację Ministerstwa Finansów o wysokości subwencji ogólnej dla miasta Lubaczowa oraz o kwotach udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych.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 planowanych do sprzedaży składników majątkowych oraz przyznanej dla miasta Lubaczowa dotacji na realizację inwestycji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej oraz Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Planowane dochody budżetu wynoszą 60 679 956 zł. W tym dochody bieżące to kwota 52 305 tysięcy 643 zł, dochody majątkowe to kwota 8 374 313 zł. Planowane wydatki budżetu wynoszą 71 458 566 złotych i 25 groszy. Na powyższą kwotę składają się wydatki bieżące w wysokości 52 948 649 zł i 77 groszy. Wydatki majątkowe to 18 509 tysięcy 916 złotych i 48 groszy. Do najważniejszych zadań, które będą w bieżącym roku, oczywiście zadań majątkowych będą realizowane w bieżącym roku należy wymienić rozbudowę, przed modernizacji oczyszczalni ścieków, budowę punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz budowę ukrytej pływalni przy ulicy Ofiar Katynia w Lubaczowie. Należy podkreślić, iż w ramach tych wydatków wydatki oświatowe i edukacyjnej opieki wychowawczej y, wynoszą 17 906 654 25 zł 25 groszy. Wydatki na pomoc społeczną to 12 72 476 zł wydatki administracyjne to 7 306 379 zł dotacje na zadania bieżące to 3 224 825 zł rezerwy celowe i ogólne to 324 000 927 zł. Wydatki związane z ochroną środowiska i gospodarką komunalną to 24 958 434 zł. Wydatki związane z kulturą fizyczną i sportem to 2 851 725 zł. Wydatki związane z gospodarką mieszkaniową to 787 149 zł. Pozostałe wydatki to nieco powyżej 2 miliony. Struktura wydatków miasta przedstawia się następująco: wynagrodzenia i pochodne jednostek budżetowych to 26 206 272 zł. Wydatki statutowe to 12 milionów zł. 24 413 ,77 zł 77 groszy. Dotacje na zadania bieżące, to jak wspomniałam wyżej, to 3 224 825 zł. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, to 9 495 122 zł. Obsługa długu, to 1 298 17 zł. Yy, wydatki majątkowe to 18 509 916 ,48 zł. 48 groszy. Planowany deficyt budżetu to 10 778 610 zł. i 25 groszy. Planowane przychody budżetu to 13 milionów 888 871 zł i 65 groszy. Rozchody stanowią kwotę 3 miliony. 110 261 zł. i 40 groszy. Należy dodać, że zadłużenie miasta Lubaczowa na 31 grudnia bieżącego roku wyniesie 32 miliony 85 zł. 82 grosze, co stanowi niespełna 53% planowanych na ten rok dochodów budżetowych. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo Pani. Skarbnik. W podpunkcie drugim poproszę pana Jana Radowskiego, Przewodniczącego Komisji Budżetowo-Gospodarczej o opinię wraz z opinią wszystkich pozostałych Komisji Stałych Rady Miejskiej. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Burmistrzu. Przeczytam teraz opinię Komisji Budżetowo-Gospodarczej Rady Miejskiej w Lubaczowie w sprawie projektu budżetu miasta Lubaczowa na 2022 rok. Opinia ta jest oparta na wspólnym posiedzeniu całej Rady, jednym formalnym, drugim, nieform jednym nieformalnym, drugim formalnym dnia 27 stycznia. Teraz odczytam całą opinię. Komisja Budżetowo-Gospodarcza Rady Miejskiej w Lubaczowie na wspólnym posiedzeniu wszystkich stałych komisji w dniu 27 stycznia 2022 roku zapoznała się z projektem w sprawie uchwalenia budżetu miasta Lubaczowa na 2022 rok oraz w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Lubaczów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 W wysokości 52 749 582 zł. W tym dochody bieżące w wysokości 50 652 582 zł. oraz dochody majątkowe w wysokości 2 97 000. Wydatki budżetu na 2022 rok w wysokości 58 2070 zł. W tym wydatki bieżące w wysokości 50 milionów 652 582 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 7 349 488 zł. Deficyt budżetu gminy w kwocie 5 252 488 zł. Przychody budżetu w kwocie 8 milionów 362 749 zł złotych 40 groszy zł z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym. Rozchody budżetu w kwocie 3 110 261 złotych 40 groszy. Zł. Tworzy się rezerwy ogólne i celowe w kwocie 324 tysiące 927 złotych 33 grosze. Zł. W tym rezerwę w ogólną kwocie 203 927 zł. Rezerwę celową, rezerwę celową na zabezpieczenie wydatków z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 121 tysięcy. Po przeanalizowaniu autopoprawki z dnia 21 grudnia 2021 roku do projektu budżetu miasta na 2022 rok, komisja stwierdziła zmiany do projektu budżetu kształtujące się na następującym poziomie. Dochody budżetu na 2022 rok w wysokości 55 milionów 46 662 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 51 milionów 514 292 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 3 377 313 zł wydatki budżetu na 2022 rok w wysokości 64 639 170 zł w tym wydatki bieżące w wysokości 52 687 524 58 zł 58 groszy oraz wydatki majątkowe w wysokości 13 124 878 zł Deficyt budżetu gminy w kwocie 9 592 508 zł. Przychody budżetu w kwocie 12 702 769 ,40 zł. 40 groszy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym oraz z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu. Rozchody budżetu w kwocie 3 110 261 40 zł. 40 groszy. Tworzy się rezerwę ogólną i celową w kwocie 324 927 33 zł. 33 groszy, w tym rezerwę celową na zabezpieczenie wydatków z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 123 000. Rezerwę ogólną.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 Dochody budżetu, na 2020 rok, 20, przepraszam, dochody budżetu na 2022 rok w wysokości 60 milionów 679 956 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 52 305 643 zł, oraz dochody majątkowe w wysokości 8 374 313 zł. Wydatki budżetu na 2022 rok w wysokości 71 458 566 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 52 948 640 Przepraszam, w wysokości 52 948 649 ,77 zł. 77 groszy oraz wydatki majątkowe w wysokości 18 509 916 ,48 zł. 48 groszy. Deficyt budżetu gminy w kwocie 10 778 610 zł. Przychody budżetu w kwocie 13 milionów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 Tworzy się rezerwę ogólną i celową w kwocie 324 927 33 zł. 33 grosze, w tym rezerwę celową na zabezpieczenie wydatków z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 128 000, rezerwę ogólną w kwocie 196 927 33 zł. 33 grosze. Komisja przeanalizowała również autopora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 i wnioskuje do Rady Miejskiej o jego przyjęcie. Dziękuję. Dziękuję bardzo panu przewodniczącemu. W podpunkcie trzecim jest przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej. Uchwała nr 13 łamane przez 31 z 2021 roku z dnia 29 grudnia 2021 roku Składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej miasta Lubaczowa na 2022 rok. Skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie po rozpatrzeniu projektu uchwały budżetowej miasta Lubaczowa na 2022 rok pozytywnie opiniuje wyżej wymieniony projekt z uwagami w projekcie. Wszelkie uwagi, które Regionalna Izba Obrachunkowa zawarła w tej opinii zostały usunięte w autopoprawce. następna, następna opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej uchwała nr 13 przez 19 z 2021 roku z dnia 28 grudnia 2021 roku składu orzekające Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Miejskiej Lubaczów na lata 2022-2040. Skład orzekający Regionalnej Izby, Regionalnej Izby Obrachunkowej w, Rzesz w Rzeszowie po rozpatrzeniu projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Lubaczów na lata 2022-2038 postanawia pozytywnie zaopiniować przedłożony projekt uchwały, uchwały w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miejskiej Lubaczów. I ostatnia uchwała nr 13 przez 28 z 2021 roku z dnia 29 grudnia 2021 roku składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Miejskiej Lubaczów na 2022 rok. Skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie postanawia wydać pozytywną opinię o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Miejskiej Lubaczów na 2022 rok. W punkcie podpunkcie czwartym dyskusja nad zgłaszanymi wnioskami wniosków w opinii Komisji Budżetowo-Gospodarczej nie było. Czy ktoś w chwili obecnej z Państwa zabierze głos? Być może jakieś sugestie, uwagi i jakiś wniosek się nasunął. Nie widzę, więc przystępujemy do podpunktu piątego. Jest to projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy miejskiej Lubaczów. Również tutaj do tej pierwotnej wersji wieloletniej prognozy finansowej były trzy autopoprawki, które Państwo otrzymaliście. Czy ktoś z Państwa do tego projektu uchwały ma jakieś pytania? Jeśli nie ma, to przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa je, państw jest za przyjęciem wieloletniej prognozy finansowej? Czy ktoś jest przeciw? Ktoś się wstrzymał? Stwierdzam, że wieloletnia prognoza finansowa została jednogłośnie przyjęta. W podpunkcie szóstym jest to projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Lubaczowa na 2022 rok. Opinia Komisji Budżetowej została już wcześniej przedstawiona. Czy ktoś jeszcze w chwili obecnej z Państwa zabierze głos? Nie widzę, więc przystępujemy do głosowania. Kto jest za przyjęciem uchwały budżetowej? Proszę o podniesienie ręki, właściwy przycisk. Kto się wstrzymał? Kto jest przeciw? Stwierdzam, że uchwała budżetowa miasta Lubaczowa na 2022 rok została przyjęta jednogłośnie. Wyczerpaliśmy ten punkt dzisiejszego posiedzenia. Przystępujemy do punktu 6. W punkcie szóstym jest podjęcie uchwał Rady Miejskiej. Pierwszy projekt uchwały w sprawie Yy nadania nazwy ulicy yy w Lubaczowie. Poproszę Pana Marka Małeckiego, Przewodniczącego Komisji Spraw Socjalnych i Komunalnych o opinię. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Burmistrzu, Szanowni Państwo, Komisja Spraw Socjalnych i Komunalnych Rady Miejskiej w Lubaczowie w sprawie Opinia Komisji w sprawie nadania nazwy ulicy w Lubaczowie. Komisja Spraw Socjalnych i Komunalnych Rady Miejskiej w Lubaczowie na posiedzeniu w dniu 18 stycznia 2022 roku zapoznała się z wyżej wymienionym projektem uchwały, w którym zapisano, że drodze oznaczone w ewidencji gruntów i budynków jako działki o numerze ewidencyjnym 3200 łamane przez 46 5769, łamane przez 6, i działce o numerze 5769, 57 łamane przez 11, nadaje się nazwę ulicy Towarowa. Chciałbym tutaj Wysokiej Radzie przedstawić, że każdy ma z nas załącznik, była dyskusja na, na, na komisji, jest to yy, kolejna droga w, w naszej strefie ekonomicznej, gdzie przyjęliśmy taką zasadę, że nazywamy je branżowo, po prostu yy, wcześniej mamy tam już ulicę techniczną, ulicę yy, inżynierską i w tej chwili doszła ulica towarowa. Także opinia komisji jest pozytywna, dziękuję. Dziękuję bardzo panu przewodniczącemu, czy ktoś z państwa radnych ma pytania?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 4775 przez 3 z przeznaczeniem pod działalność rolniczą położoną na zapleczu ulicy Mazury. Poproszę pana Jana Radłowskiego, przewodniczącego Komisji Budżetowo-Gospodarczej, o opinię. Komisja Budżetowo-Gospodarcza Rady Miejskiej w Lubaczowie na swoim posiedzeniu dnia 27 stycznia 2022 roku zapoznała się z powyższym projektem uchwały.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 Stwierdzam, że 14 radnych głosowało za przyjęciem tej uchwały. Następny projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Lubaczowie nr 37/5 przez przez 2007 z dnia 12, 18 stycznia 2007 roku w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia inkasu. Poproszę Pana. Przewodniczącego Komisji Budżetowo-Gospodarczej o opinię. Również tym projektem uchwały zajmowała się Komisja na swoim posiedzeniu dnia 27 stycznia. Wysłuchała wyjaśnień kierownika referatu oraz Pana Burmistrza i Pani Skarbnik i zaopiniowała powyższy projekt uchwały pozytywnie. Dziękuję. Dziękuję bardzo Panu Przewodniczącemu. Czy ktoś z Państwa zabierze głos? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa jest za przyjęciem tego projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki i właściwy przycisk. Czy ktoś się wstrzymał? Czy ktoś jest przeciw? Stwierdzam, że 14 radnych głosowało za przyjęciem tej uchwały. Następny projekt uchwały w sprawie e, zawarcia porozumienia międzygminnego z gminą miejską Przemyśl. Rada miejska w Lubaczowie uchwala co następuje. W paragrafie pierwszym gmina miejska Lubaczu wyraża zgodę na zawarcie porozumienia międzygminnego z gminą miejską w Przemyślu na realizację zadania własnego gminy w zakresie usługi mieszkańców Lubaczowa w Miejskim Ośrodku Zapobiegania Uzależnień w Przemyśle. Bardzo proszę Panią Małgorzatę, nie, przepraszam bardzo, bardzo proszę Pana Jana Radłowskiego, Przewodniczącego Komisji Budżetowo-Gospodarczej Opinii. Komisja również tym projektem zajmowała się na swoim posiedzeniu dnia 27 stycznia. Wysłuchała wyjaśnień Pani Skarbnik, Pana Burmistrza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 Stwierdzam, że 14 radnych głosowało za przyjęciem tej uchwały. Następny projekt uchwały w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia y, handlu. Poproszę pana Marka Małeckiego, przewodniczącego Komisji Spraw Socjalnych i Komunalnych o opinię. Panie przewodniczący, Wysoka Rada, Panie Burmistrzu, Szanowni Państwo. Komisja, opinia komisji w sprawie yy, wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu. Komisja Spraw Socjalnych i Komunalnych Rady Miejskiej w Lubaczowie na posiedzeniu w dniu 27 stycznia 2022 roku zapoznała się z wyżej wymienionym projektem uchwały. Wysłuchała wyjaśnień kierownika referatu rolnictwa, geodezji i gospodarki i nieruchomości. Nie wniosła uwag i zaopiniowała yy, projekt yy, uchwały pozytywnie. Chciałbym tutaj nadmienić, że chodzi tutaj o miejsce do wyznaczenia handlu. Takie miejsca mamy, ale ustawowym obowiązkiem każdej gminy jest wyznaczenie miejsca do handlu płodami rolnymi dla producentów rolnych, dla rolników i w treści tej uchwały tym miejscem wyznaczonym jest nasz bazar przy ulicy Handlowej 4a chyba, o ile dobrze pamiętam numer. Także dziękuję bardzo.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 Projekt uchwały został przy, przyjęty jednogłośnie. Następny projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości. Rada Miejska w Lubaczowie uchwala co y, następuje. W paragrafie pierwszym wyraża się zgodę Burmistrza miasta Lubaczowa na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej położonej w Lubaczowie przy ulicy Grota Roweckiego stanowiącej własność gminy miejskiej. Lubacz. Bardzo proszę Pana Przewodniczącego Jana Radowskiego o opinię. Komisja również tym zajmowała się tym projektem na swoim posiedzeniu dnia 27 stycznia. Wysłuchała wyjaśnień kierownika referatu oraz Pana Burmistrza i zaopiniowała powyższy projekt uchwały pozytywnie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa zabierze głos?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 Następny projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości yy, Rada Miejska w Lubaczowie uchwala co następuje w paragrafie pierwszym wyraża się zgodę burmistrzowi miasta na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej położonej w Lubaczowie, również przy ulicy Grota Róweckiego stanowiącą własność gminy. Bardzo proszę pana Jana redowskiego przewodniczącego komisji budżetowo-gospodarczej opinii. Również tym projektem zajmowała się komisja na swoim posiedzeniu, wysłuchała wyjaśnień kierownika referatu pana burmistrza i zaopiniowała powyższy projekt uchwały pozytywnie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa może ma jakieś pytania? Nie widzę, więc przystępujemy do głosowania. Kto jest za przyjęciem tego projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Właściwy przycisk.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 Na zapleczu, na zapleczu ulicy Inżynierskiej. Poproszę pana Jana Radowskiego, Przewodniczącego Komisji Budżetowo-Gospodarczej o opinię. Również tym projektem zajmowała się komisja na swoim posiedzeniu dnia 27 stycznia 2022 roku. Wysłuchała wyjaśnień kierownika referatu, pana burmistrza i zaopiniowała powyższy projekt uchwały pozytywnie. Dziękuję, Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa ma pytanie?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 uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Miejskiej Lubaczów z organizacjami pozarządowymi na rok 2022. I tutaj poproszę panią Małgorzatę Strycharz, przewodniczącą Komisji Oświaty, Kultury i Sportu. Panie przewodniczący, wysoka rado, panie burmistrzu, szanowni państwo. Komisja Oświaty, Kultury i Sportu wyraża opinię w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Miejskiej Lubaczów z organizacjami pozarządowymi na rok 2022. Na swoim posiedzeniu 27 stycznia 2020 roku wyżej wymienionym projektem zajmowała się komisja i po wysłuchaniu informacji kierownika Biura Promocji i Informacji opiniuje projekt uchwały pozytywnie.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 tego za przyjęciem tej uchwały. Następny projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia strategii rozwoju miejskiego obszaru funkcjonalnego Lubaczowa na lata 2022-2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji. Proszę o zabranie głosu pana burmistrza Krzysztofa Szpyt. Szanowni Państwo temat wraca, bo już podejmowaliśmy, przypomnę, uchwałę na temat porozumienia między trzema samorządami, czyli gminą miejską ulbaczów gminą wiejską ulbaczów i gminą Choryniec-Zdrój. Teraz kolejnym etapem prac nad Miejskim Ośrodkiem Funkcjonalnym jest przystąpienie do sporządzenia strategii, czyli tak naprawdę dokumentu, który jest wymagany przy aplikowaniu o środki unijne i który będzie zawierał główne tezy i obszary, w których wspólnie możemy realizować zadania, chcemy realizować zadania i które będą miały odzwierciedlenie w planach i w strategii województwa podkarpackiego. To jest okres, w którym musimy pracować nad różnymi programami. Bo będzie, wchodził nowy, będzie wchodziła nowa perspektywa pieniędzy unijnych w Regionalnym Programie Operacyjnym. Będą kontynuowane projekty w Polskim Łazie czy w Funduszu Dróg Samorządowych i wielu innych funduszach, które rozpoczną jakby nowy okres budżetowania, a do tego należy się dobrze przygotować i to, co teraz wypracujemy, czy w takim formacie, Mofu, czyli Miejskiego Ośrodka Funkcjonalnego, czy w formacie Związku Międzygminnego, czy jako miasto samodzielnie, będzie skutkowało tym, czy w przyszłych latach będziemy mogli i będziemy mogli aplikować ośrodki dla miasta głównie na rozwój, jeśli chodzi o wszystkie obszary, które dotyczą naszego miasta, głównie infrastruktury, ale też i obszar sportu i, i, i kultury i oświaty. Także tutaj e, Teraz wspominam o tym Miejskim Ośrodku Funkcjonalnym. To będą dokumenty strategiczne. Do tego harmonogram przedstawiony przez firmę zewnętrzną, która będzie realizować to, to zadanie, mówią, że jako Rada będziemy mogli nad tym głosować, czy, czy składać jakieś poprawki, wnioski gdzieś w okolicach, pewnie po wakacjach, w okolicy jesieni, bo tak, ten proces legislacyjny trwa, bo to musi przejść przez konsultacje społeczne, potem przez służby marszałkowskie i potem jeśli chodzi o zatwierdzenie przez Radę Miasta, Radę trzech samorządów. Także jeszcze przed nami dużo, dużo pracy i, i, i czasu, ale to jest ważny dokument, bo później to będzie skutkowało tym, że będziemy mogli aplikować w Regionalnym Programie Operacyjnym, w którym właśnie Rozwój miast, rozwój ośrodków miejskich jest jakby wydzieloną częścią, która jakby jest częścią bezkonkursową, dedykowaną specjalnie do takich obszarów. Więc myślę, że warto na tym popracować i fajnie, że jesteśmy w tej perspektywie ujęci jako Miejski Ośrodek Funkcjonalny. Dziękuję. Dziękuję bardzo panu burmistrzowi poproszę pana Jana Ardowskiego, Przewodniczącego Komisji Budżetowej o opinię. Komisja Budżetowo-Gospodarcza Rady Miejskiej w Lubaczowie również zajmowała się tym projektem na swoim posiedzeniu dnia 27 stycznia 2022 roku. Wysłuchała wyjaśnień pana burmistrza i tak jak pan burmistrz przedstawił, przedstawił to też na komisji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 tej uchwały. I, ost I ostatni projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla województwa podkarpackiego na realizację zadania publicznego. Poproszę pana Jana Ardłowskiego, przewodniczącego Komisji Budżetowo-Gospodarczej o opinię. Komisja również zajmowała się powyższym projektem uchwały. Wysłuchała wyjaśnień pani skarbnik i pana burmistrza oraz opini i opiniuje powyższy projekt uchwały pozytywnie.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 Stwierdzam, że 14 radnych przyjęło projekt tę uchwałę. Wyczerpaliśmy punkt podjęcia uchwał. Przystępujemy do punktu siódmego. Informacja Burmistrza Miasta o pracy między sesjami. Panie Burmistrzu, bardzo proszę. Szanowni Państwo, miesiąc styczeń to tak naprawdę miesiąc poświęcony Oprócz bieżących zadań oczywiście, bo, bo to te od tego się nie da uciec i to jest na bieżąco realizowane, czyli wydawanie decyzji, zarządzeń aktów notarialnych, podpisywania aktów notarialnych, czy podejmowanie decyzji co do działalności urzędu czy jednostek, to, to też szereg prac związanych z budżetem miasta, z budżetem, który dzisiaj szanowna rada uchwaliła. To już jest, to dla nas jest podstawa do tak naprawdę działania w bieżącym roku, już na, na podstawie dokumentu, który ma odpowiednią moc. I powiem to, co, to, co przypomnę, to co mówiłem w, na posiedzeniach komisji, że budżet jest tak skonstruowany, że te główne wydatki inwestycyjne, czyli modernizacja oczyszczalni ścieków 11 milionów, punkt selektywnej odpadów 5 milionów, czy, czy jakby końcówka realizacji inwestycji związanych z budową krytej pływalni. To paromilionowy, paromilion, parunastomilionowa pozycja w budżecie to jest jak na budżet Lubaczowa bardzo, bardzo pokaźna pozycja. Dlatego też część wszystkich tych zadań, które są potrzebne w, infra, w infrastrukturze, innej typu drogowej, kanalizacyjnej, wodnej, przerzucamy na wnioski, które będziemy składać w Polskim Ładzie. Głównie w Polskim Ładzie, ponieważ na dzień dzisiejszy perturbacje związane z obniżeniem dochodów własnych, dochodów bieżących urzędu, powodują, że mamy coraz mniejsze tak, takie okienko inwestycyjne. Zwykle mieliśmy nadwyżkę i mogliśmy te pieniądze spożytkować na dofinansowanie inwestycji zewnętrznych, unijnych, teraz ona jest tak, tak wyrównana, czyli, czyli praktycznie jesteśmy na równi, jeśli chodzi o dochody bieżące i wydatki bieżące, a w złej perspektywie, czyli pogorszeniu się, jeśli chodzi o koszty obsługi długu bankowego czy wzrost kosztów energii, możemy nawet przekroczyć tę świętą równowagę, czyli wydatki bieżące muszą się równać dochodom bieżącym. Ale to, to zobaczymy w czasie relacji budżetu i będziemy się starać tę równowagę wykorzystać. Natomiast większość tych naszych potencjalnych zadań inwestycyjnych chcemy przerzucić właśnie na fundusze związane z Polskim Ładem, czyli tam gdzie jest dofinansowanie rzędu 5, czy 10% wkładu własnego, czyli 90, czy 95% jest finansowane z pieniędzy zewnętrznych. I to myślę, że większość samorządów w Polsce będzie tak podchodzić do tego, ponieważ sytuacja zewnętrzna i ten właśnie wzrost kosztów bieżących powoduje, że coraz mniejsze mamy możliwości inwestycyjne. Jest, myślę, że to jest zasadne liczenie na ten, Fundusz, ponieważ przypomnę, że właśnie w tym budżecie realizujemy z tego funduszu punkt selektywny i zbiórki odpadów komunalnych na kwotę 5 milionów złotych i tu liczymy też, że w ciągu tego roku te wnioski, które złożymy jako miasto, głównie dwa wnioski będą na infrastrukturę drogową, 5 milionów i 8 milionów, więc myślę, że który z nich będzie do realizacji, czyli udzielono, udzieli, udzieli Bank Gospodarczych Krajowego i w zasadzie rząd wsparcia temu projektowi i będziemy mogli realizować zadanie na, w infrastrukturze drogowej, głównie na osiedlach mieszkaniowych w Lubaczowie. Ale też to nie tylko te fundusze, które na które liczymy z tytułu miasta, wniosków złożonych przez miasto Lubaczów, ale też przez Związek Międzygminny, którego jesteśmy członkiem. I tam staraliśmy się wybrać takie projekty, które by zapewniały zmniejszenie kosztów właśnie bieżących działania samorządów, czyli głównie jeśli chodzi tu o produkcję prądu, czyli odnawialne źródła energii, jak i zużycie prądu, czyli głównie modernizację oświetlenia ulicznego. I takie wnioski będą składane w ramach Związku Międzygminnego. My też jako samorząd miejski, jako miasto będziemy taki, taki projekt w odnawialnych źródłach energii składać z puli tzw. gmin popgierowskich, bo też w Polskiej Ładzie jest taki Taka linia. Także to są właśnie takie działania w tym styczniu, które oprócz tego, tych zapisów w budżecie jeszcze powodują, że możemy tutaj liczyć na wsparcie tych, tych naszych zadań inwestycyjnych, naszych potrzeb inwestycyjnych, jeśli chodzi o fundusze związanych z Polskim Ładem i te wnioski w lutym w ramach Związku Międzygminnego czy Miasta Lubaczu zostaną złożone, licząc na to, że w, jakby uzupełnią budżet roku 2022. Dziękuję. Dziękuję bardzo panu burmistrzowi. Czy może ktoś jakieś pytanie ma do tej informacji? Nie widzę. Przystępujemy do punktu ósmego. Zgłaszanie interpelacji i wniosków przez radnych. Czy ktoś z państwa zabierze głos? Nie widzę. W punkcie dziewiątym, krótka moja informacja, to jest przygotowanie materiałów na dzisiejszą sesję i podpisywanie uchwał z poprzedniej sesji. W punkcie dziesiątym sprawy różne. W sprawach różnych zostały złożone plany pracy Komisji Rady, Rady Miejskiej. Wszyscy państwo zapoznaliście się z tymi placami, planami pracy Komisji Rady Miejskiej, więc ich czytanie Mija się z celem, dlatego proszę bardzo. W sprawach różnych, czy ktoś z Państwa zabierze głos? Jeśli nie ma chętnych w sprawach różnych, to Szanowni Państwo, dziękuję za przybycie i zamykam zwyczajną sesję Rady Miejską 40. w obecnej kadencji.